Lepiej zgubić z mądrym, niż znaleźć z głupim. Dlaczego musisz odciąć toksycznych ludzi od swojego życia? Krąg, w którym się otaczasz, będzie dyktować Twój sukces. Sądzę, że jest to fundamentalne dla każdego człowieka, by zrozumieć, że jeśli otaczasz się negatywnymi, płaczliwymi, pechowcami, powiedzmy, że jest ich pięciu. Negatywnych, płaczliwych, marudzących na wszystko i wszystkich nieudaczników. Staniesz się prędzej czy później szóstym. Nie ma na to innej drogi. Jeśli pozwalasz tym niedocznikom wpływać na twoje życie, może zacząć od fundamentów, które każdy człowiek sukcesu tworzy, zanim wchodzi w świat. Jack Donovan napisał o tym książkę na temat męskości, plemienności, drogi prawdziwego mężczyzny. Dobry start dla każdego chłopca, by zacząć budować swoją tożsamość w tym świecie. Musisz zacząć od zdefiniowania swojego plemienia, narysować obwód dookoła tego kręgu i stworzyć nasz plan naradzenie sobie z przeciwnościami losu. Tylko pozwalasz ludziom wkraczać do twojego kręgu, którzy zapracowali, zasłużyli na to wyjątkowe miejsce. Ludzie zbyt, zbyt szybko pozwalają tym nieudecznikom życiowym wejść do wnętrza kręgu, przez co wpływają destrukcyjnie na nich i całe plemię. Ludzie sądzą, że jedna osoba nie zmieni nic w kręgu. Błąd. Zawsze kluczowe decyzje podejmowane są przez pryzmat najsłabszego gniwa w plemieniu. Watacha wilków jest tu świetnym przykładem kręgu plemienia. Z przodu idą najstarsze, chore jednostki. Za nimi podążają, załóżmy, trzy silne wil wilki. A za nimi reszta stada. Z tyłu kolejne trzy, powiedzmy, silne samce. I ostatni idzie samiec alfa – przywódca stada, który pilnuje, by nikt nie został w tyle. Wiem, u ludzi inaczej jest to postrzegane. Samiec alfa to zazwyczaj ten najgłośniejszy, co narzuca swoją wolę innym i nie da rady z nim dyskutować. Taka prawda, że taki egzemplarz na ogół to osoba narcystyczna, pełna kompleksów, która swoją siłą zawsze wszystko załatwia i, potrafi, i nie potrafi myśleć głową. tak? Często chodzi jej to płazem, w tym pozbawionym ojców mężczyzn w słabym pokoleniu, które nigdy nie doświadczyło wojny, głodu czy biedy. Da Wam przykład z życia wzięty. Podczas podróży do Hiszpanii poznałem faceta w wieku mniej więcej 30 lat, który miał problemy z alkoholem. Był codziennie pijany. Upijał się jak zawsze na tak zwaną negatywną bombę. Nikt w momencie głupienia alkoholowego nie chciałby przebywać w jego towarzystwie. Naprawdę no istna Maruda, beksa życiowa, egocentryk, wspominający, jak to 8 lat temu trafił do więzienia. Czajicie to minęło 8 lat, a on codziennie o tym gadał, co sprawiało, że taki delikwent był nie do zniesienia wśród innych ludzi. Nie panował nad swoim temperamentem, często wybuchał agresją, wyzywał ludzi, zaczepiał, chciał się bić, ciągle gadał, jakie to jest najlepszy. Wszystko wiedzące, tak? Nie chciałbyś zniżyć się do jego poziomu podłogi. A, no i poza tym, był wiecznie spłukany. Ciągle pożyczał pieniądze od innych ludzi. Często zalegał czynszem, odżywiał się śmieciowym, najtańszym jedzeniem, by mieć na alkohol. Za każdym razem, gdy zarobił jakieś pieniądze, w jednej chwili wyparowały z jego rąk. Nie potrafił utrzymać żadnej kwoty przy sobie. Pozwoliłem temu gościowi przebywać przy moim kręgu i pozwoliłem mu na to zbyt długo. Tylko dlatego, że był kolegą ze szkoły średniej mojego przyjaciela, który w przeciwieństwie do kolegi rzucił alkohol. Tak, zaczęli razem od imprez szkolnych. Jednak mój przyjaciel poszedł do A, zaczął pracować ogarnął swoje demony. Jednak przez pryzmat tego przyjaciela pozwoliłem jego koledze, alkoholikowi, przebywać w moim kręgu. Niestety, po paru miesiącach przebywania przy takiej negatywnej postaci, czegokolwiek razem z nim nie dotknęliśmy, obracało się w niepowodzenie. Pamiętam, 10 lat temu, jak spotkałem się z przyjacielem, żeby pograć na PlayStation i ten nieudacznik wbiegł do mieszkania i po chwili za nim co? wbiega policja, by go aresztować. Stęk w tym, że nie był to zły człowiek. Potrafił pomagać innym. Jednak ostatecznie taka osoba ciągle marudząca, negatywna, płaczliwa była nie do zniesienia, by przebywać przy niej zbyt długo, przez co musiałem odciąć go z kręgu. Dodatkowo musiałem odciąć też kilku jego znajomych, którzy chcąc nie chcąc też mnie. Pamiętam, jak kiedyś przyszedłem do mieszkania przyjaciela, to ten właśnie alkoholik był tak nawalony, że rozwalił kabinę prysznicową. Jaki był powód? Nie chciała się otworzyć. Jeśli pozwolisz takim ludziom być w twoim kręgu, będą ciągnąć cię na dno razem ze sobą. Mamy ludzi, którzy dodają wiatr w nasze żagle, pchają do przodu, inspirują do działania. I mamy też kotwice, kotwice, które trzymają nas w miejscu. Musisz odciąć się od tych kotwic. Im szybciej się tego nauczysz, tej lekcji życiowej, tym szybciej wystartujesz w swoim życiu. Żałuję, że mój ojciec jest identycznym przykładem kotwicy i że nikt mnie nie ostrzegł przed kotwicami, gdy miałem 20 lat. Zaoszczędził był pełno czasu, pieniędzy, decyzji w swoim życiu. Wybieraj teraz ludzi, tylko tych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą rosnąć, zdobywać wiedzę, umiejętności. Tacy będą podciągać się do góry. Przykład wiecznie pijanego maczka jest przykładem przeciętnego Kowalskiego, który myśli tylko o piwie i kiepskich w telewizji. Jeśli nie masz ambicji i nie przeszkadzają ci takie marudy, to ok, każdy wybiera to, co lubi. Zwracam się do ludzi, którzy chcą zostawić ten świat w trochę lepszym stanie niż go zastali. Tylko jak zidentyfikujesz taki typ człowieka, tak zwana kotwica, odetnij go od swojego życia. Natychmiast. Nawet jak to przecież z dzieciństwa. Zrób to, jeśli chcesz dłużej pożyć. W szczęściu, w zdrowiu. E, co tu więcej? Jeśli przeszkadzają Ci osoby, które wchodzą Ci na głowę, nie są za nic wdzięczne, traktują Ciebie jak bankomat, odzyw odzywają się tylko jak coś są i... Nie klaszczą, gdy coś osiągasz. Odetnij tych małych ludzi od siebie. Jeżeli chcesz żyć w spokoju, szczęście i dobrobycie. Niektórzy ludzie to przypadki beznadziejne. Mówię wam. Z doświadczenia wiem, że nie każdemu da radę pomóc. I nie każdemu warto pomagać. Przyjąłem kiedyś do siebie po koleżankę ze szkoły średniej, która była w separacji z ojcem swego dziecka. Bił ją, poniżał i tak dalej. Zrobiła mi się jej szkoda, więc pozwoliłem mu siebie zamieszkać. Jednak pazerność i egoistej kobiety sprawiły, że... No, Zaczęła zadawać się z dziwnymi ludźmi i zamiast stanąć na nogi i wykorzystać szansę, którą jej dałem, tak, karmiłem ją, da dałem dach nad głową, nie brałem kasy za czynsz, za rachunki. To na całą kasę, jaką zarobiła, wydawała na alkohol i imprezy. Moja pomoc przeszkodziła tej dziewczynie w wypadku. Tak, niektórzy muszą upaść na samo dno, by się odbić lub już tam pozostać. Po roku od wygnania z mojego domu przyszła do mnie, przeprosiła za swoje zachowanie, chciała na nowo się zakumplować. Powiedziałem, dziękuję, ale nie skorzystam. Niech to inny daje szansę. Wybaczając raz, dajesz sobie zezwolenie na ponowne stranie ci do domu. Gdy człowiek pokaże ci, kim naprawdę jest, zobowiązuje to ciebie, by odciąć się od, od tej osoby na dobre. W innym wypadku nigdy nie, zazn nie zaznasz szczęścia, pomagając beznadziejnym przypadkom. Wywal tych dupków ze swojego kręgu i nie wracaj więcej do tematu o nich Wiem, że słuchając mnie teraz myślisz o jednej, może dwóch, być może trzech osobach ze swojego kręgu Które są problematyczne dla ciebie Które wysysają energię z twojego życia Które sprawiają, że źle się czujesz Które nie mają umiaru, zasad i wykorzystują twoje imienie Przypomina mi się historia, kiedyś powiedziałem samochód przecielowi Wiecie co? Oddał bez paliwa, z pustym bakiem i z rozwalonym wahaczem. No, tak to jest, jak jeść je się dobrym samarytaninem. E, musisz odciąć te osoby ze swojego życia, jeżeli chcesz, chcesz zaznać spokoju ducha. Ludzie, którymi się otaczasz, zawsze wpływają na limit twojego sukcesu. Im więcej mam ludzi w swoim kręgu, którzy są skupieni na celu, myślą do przodu, przed wykonaniem ruchu, są dla mnie dobrzy. Moje życie poprawiło się diametralnie. Przestałem pozwalać nieudolnym kobietom przebywać w moim kręgu. Leniwym, ciągle chodzącym na haju przyjaciołom przebywać w moim kręgu. Przestałem zadawać się z ludźmi, którymi nigdy nie powinienem się otaczać. Mówię wam, ludzie. To, jest, to są te tak zwane właśnie przypadki beznadziejne. Trzymaj się z ludźmi, dzięki którym jesteś e, wydajny którzy wpływają na Twój rozwój, którzy sprawiają, że odbloku odblokujesz swój prawdziwy potencjał zapisany w Tobie. Dzięki, że mnie słuchasz. Jak nagranie jest dla Ciebie wartościowe, zostaw komentarz, daj suba, poleć znajomy mój kanał.